Elohim z dużej, bo elo musi być duże i sezam rymowy i ważny bank kredytowy Niestety język ostry jak ostatnio do wody Lyrycznik wałcę i odjeżdżam desperolką Ludzie mają chłody, a wysepki samochody Nad komendą latają, spotki non-stop Dobro i zło widziałem za rękę idące w parze A miłość i nawiz sypieją pod jednym dachem Pytasz co u mnie? Nigdy nie czułem się lepiej Życie nie jest szare, a wtedy elementy są niebieskie Czasem piszę w ciszy, by to efekt robił hałas A numery już gotowe na full wyciszają Baniak, cięższy od metalu, czy to szlachetnego jest rap? Pies szukał czegoś i nagle pada per trap Kolo Marysia też należy do naszych ludzi I jeżeli da ci z liścia, to możesz się nie obudzić Holendewski ma chory, a ruski prosto do pieca Dmuchane lulki, zajawki i babeczki od wedla Agnieszka na osiedlach, tu nie mieszka od dekad Dobry tekst tam się obroni, ale i tak mu pomogę Kira podnoszę i na farta biorę, bole po drodze Śpis spokojnie, bo za na głowy mam nagrodę jeśli nie zmówię się jeszcze pacierza, to najwyższa pora Moje słowa ranią, więc nie noszę noża Jeżeli na szyi obroża, to dobudy psie Z strony są tylko dwie, to lewo i prawo Ale prawo jest niczym dla każdego, kto przeciwczestniczy Bo jest z projektami Jeśli wszyscy są tacy sami, to skąd tyle nienawiści To co dnia ja bym wyczyści, to ani nabrudzi Mało jest prawdziwych ludzi, niektórych momentów nie da się poprawić Jak poprawił asomiecyckim o melandersom Przyczyny inne są, człowiek nie zastanawia się Czy jego pies jest zły, jeśli kocham się psa To znosi się tak jego pły To jest ostatnia wieczerza.